Witam wszystkich widzów. To są moje czarne skalarki. Już podrosły i niebawem będą się rozgrać na pary. Więc trzeba po prostu było zrobić nowe zbiorniczki dla nich. właśnie w tym filmiku chcę pokazać jak robię regały, w jaki sposób złożone i z czego, no i tak dalej. No teraz jeszcze. Poglądamy trochę tych skalarków i niebawem Jeszcze będzie kolejny wylęk Czyli małe skalarki, tylko nie czarne A Altum Już. No To są moje nowe Małe skalarki Mają gdzieś około 2-3 tygodni. Karmy ich Artemium biorą bardzo ładnie, chętnie, żywą Artemium karmię, nic poza tym. No, temperaturę tu trzymam jeszcze 28-29 stopni, no i przechodzimy teraz do nowego regału. Regał służony jest dla trzech akwariów, o właśnie, to jest ten regał, to jest dolny akwarium, średni, teraz będzie średni widać. No i na górze dla rybków. No dolny i średni to są 120x40x40, natomiast górne akwarium ma wysokość 30 cm. Akwaria stoją na kątówkach 20x100. Oświetlenie ledowe w całe odprowadzenie teraz będzie widać. Znaczy przednie i tylne e, poziomowe elementy regalu, robię z celownika. To jest bardzo wygodne pod tym względem, że. No, kantówki widać. Kantówki normalnie leżą na celowniku. No i całe odprowadzenie elektryka na powietrzanie jest schowane Nie przeszkadza można spokojnie pracować regulacja z przodu wężyk silikonowy idzie i do filtra i to samo z drugiej strony pokrywero bez pleksy normalnie widać jest bardzo wygodny można otwierać z której strony trzeba i normalnie pracować czyścić i tak dalej i tak dalej korpić. No i tu mamy regulację. Raz, dwa, trzy, cztery. Dlaczego cztery filtry, ponieważ górna nakładu? będzie podzielona na cztery części, na czterech part kolorów. no i chyba tyle. Odgrywanie tutaj stoi. Grzalka 100 w na powietrzanie mini bost, wystarczy na cały regal. Na cały regal, wystarczy na. 6 filtrów i tam u góry będą 2 filtry czyli na 8 filtrów wystarczająco jest także dziękuję bardzo wszystkie pytania komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem dziękuję bardzo do widzenia